Jesteśmy już na dworcu kolejowym w Jerozolimie, dojechaliśmy pociągiem, mieliśmy jechać autobusem, ale poznałem na dworcu w Tel Avivie takiego pana, pracował tam w ochronie, okazało się, że jest z Polski. I, i polecił nam wycieczkę pociągiem. So, jedzie się to prawda około 20 minut dłużej, ale są rewelacyjne widoki. Pociąg jedzie pięknym wąwozem. Fajna sprawa, nie żałuję, że nie pojechaliśmy autobusem. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale kierowca autobusów miejskich w Izraelu Jeżdżą jak szalenie, tu jeździ jakieś borki z ziemniakami, część, część się w każdą stronę. Najlepiej trzymać się dwoma rękami, bo kierowca coś więcej, to przyspiesza, hamuje, ostro zakręca, także jest po drodze. Ulica jednokierunkowa i bardzo prosty patent na jazdę pod prąd. Nie bardzo wiem, co to jest, ale wygląda i pachnie ładnie. Taka jajeczniczka troszkę chyba. Nie wiem jak to się nazywa, ale w każdym razie, próbując pierwszy kawałek, podejrzewam, że są to grzyby z ziemniakami. Humus den jeden z lepszych w Jerozolimie. Za nami pierwszy dzień w Jerozolimie. Jestem zaskoczony. Planując wyjazd od lat, chciałem jechać do Tel Awiwu, to było moje marzenie, a tu się okazuje, że Jerozolima jest naprawdę fajnym miastem. Pierwsze wrażenie bardzo dobre, nawet nie wiem czy nie podoba mi się tu bardziej niż w Tel Awiwie. Super jak na tam początek, jestem bardzo zadowolony, zobaczymy co będzie jutro, jeszcze dzisiaj za dużo nie widzieliśmy. A przy okazji chciałem poruszyć temat cen, bo dużo osób mnie odradzało, po co tam jedziesz, to jest strasznie drogo, bez sensu, tak? Spotkałem się z masą takich informacji. Czy jest drogo? Ogólnie, na pewno pewne ceny mogą na początku szokować. Jednak moim zdaniem to nie ma znaczenia i tak warto tutaj jechać. Może cena kebaba na przykład, jeżeli przyjeżdżasz pierwszy dzień, podchodzisz do byle jakiejś budki na ulicy i płacisz za kebaba 50 zł, może się udać, że to jest dużo. Jednak ten kebab jest naprawdę dobry, smaczny składniki są dobrej jakości, czuć, że to jest fajny produkt. Może można kupić kebaba taniej w Polsce, jednak moim zdaniem on jest naprawdę wart tych 50 zł. Szak szuka też kosztuje między 40 a 50 zł, ale jest naprawdę smaczna. A wracając do tematu cen, takie pierwsze wrażenie właśnie po Jerozolimie. Moim zdaniem jest tu praktycznie połowę taniej niż w Tel Awiwie, więc fajna sprawa, jeżeli Ci zależy żeby zaoszczędzić, na pewno można więcej czasu spędzić w Jerozolimie niż w Tel Awiwie. A w Tel Avivie też da się przeżyć Yy, chociażby można zjeść sobie w takich budżetowych opcji można kupić naprawdę spore wiaderko albo wiadro praktycznie humusu za 15-20 zł yy, inne posiłki też nie są tak drogie więc jest tu na pewno drożej niż w Polsce ale nie jest to takie miasto jak na przykład Singapur w którym naprawdę byłem w szoku yy, w każdym sklepie, na każdym roku było naprawdę strasznie, strasznie drogo tu może jest drożej, ale naprawdę smak rekompensuje to w 100% także to są podróże kulinarne i moim zdaniem warto testować nowe smaki niezależnie ile to kosztuje po co tu przyjechałem a teraz czas wracać do pokoju przede mną północy nadrabiania zaległości pracy miłego dnia